Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w nowym cyklu, który otwieram ze współpracy z wami, z moimi widzami. Mianowicie na jednym z live'ów poprosiłem was, żebyście wysłali do mnie zdjęcia z Niemiec. Różnych wywieszek, tabliczek, tablic informacyjnych, znaków drogowych, jakichś znaków informacyjnych, ogłoszeń itd. I zaczęły spływać te informacje do mnie, te zdjęcia. Bardzo się cieszę z tego powodu. Zresztą w opisie filmu macie nadal zostawiam mój numer mailowy, na który, na który możecie wysyłać te, te, te różne zdjęcia. Zaczęły się zbierać te, te zdjęcia, zacząłem je segregować, zacząłem je zbierać właśnie w takie podgrupy. No i dzisiaj pierwszy film z tego cyklu, mianowicie. Wybrałem, wybrałem zdjęcia tablic e, tyczących parkowania w Niemczech i, i przejazdów, tam jakiś wątek pojawił się też, czyli parkowanie, e, wkraczanie na jakiś czyjś teren prywatny. E, moi uczniowie wysyłają, zrobili te zdjęcie, wysłali je do mnie i ja je będę teraz z wami omawiał. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Zapraszam. Durchgang verboten, durchgang verboten, powtórzmy jeszcze raz, durchgang verboten oznacza przejście zabronione, czyli ogólnie na tym terenie nie można przechodzić. Z czego się składa to słowo? E, zawsze jak omawiam, zawsze zaczynam od czasowników. Verboten, pewnie kojarzycie to z rauchen verboten, palenie zabronione. Verboten to jest czas przeszły od czasownika verbieten, zabraniać, verbieten czyli ja zabraniam, ich verbiete ty zabraniasz, du verbietest ja zabroniłem, ich habe verboten ty zabroniłeś, du hast verboten verboten czas przeszły, zabronione. natomiast gang składa się ze słowa durch przez i gang gang to jest rzeczownik od gehen od iść, widzieliście? Hmm. gehen to jest iść, a gang to jest ruch to może oznaczać ruch jako że ktoś się w jakiś sposób porusza gang również może oznaczać jako bieg w samochodzie der erste gang, zweite gang i tak dalej i durchgang verboten summa summarum oznacza przejście zabronione na tym przejściu, na tym terenie nie można przechodzić wynika to też, że, że to jest pewnie teren prywatny tutaj mamy Feuerwehr aufstellfläche freihalten halten ausgenommen markierte Parkflächen Co to oznacza. Feuer to jest ogień Feuerwehr to jest obrona, obrona ogniowa straż pożarna, po prostu Feuerwehr to straż pożarna Stelaufleche Fleche to jest powierzchnia, przestrzeń teren i chodzi o to, że Feuerwehr aufstellfläche to jest yy, ja bym to nazwał po polsku droga pożarowa, najpro, najprościej, nie? czyli miejsce, które musi być zawsze. Musi być zawsze właśnie czasownik Freihalten. Ten czasownik się będzie jeszcze pojawiał dzisiaj. Freihalten oznacza trzymać wolno. Trzymać wolno w sensie trzymać drożne, nie blokować, nie tarasować freihalten trzymać wolne nie wjeżdżać samochodem nie parkować w tym miejscu nie? żeby ta przestrzeń była wolna żeby była nie, niczym żeby tam nie było żadnych, e, żadnych przeszkód żadnych barier freihalten ausgenommen to jest ausnehmen to jest wyciągać czyli wyciągnięty e, w tym kontekście e, poza tak? Czyli coś jest zakaz, ale jest wyjątek. Ausgenommen. Poza markia te park I znowu, Flesie to jest powierzchnia. Park, Flesie to jest powierzchnia parkingowa. Ja wiem, że wielu osobom się myli, że słowo park to jest ten przedczłon Pochodzi od czasownika parken. Parkować, a nie park jako park, miejsce. Wiecie, drzewa, lasy w środku miasta. nie? Markia te, czyli zaznaczone, bo markieren to zaznaczać, na przykład jak macie sztyft kolorowy i chcecie kolorowo, na kolorowo zaznaczyć w tekście fragment, to robicie, to wy to musicie markieren, nie? E, także to jest Suma summarum, summa summarum to jest droga pożarowa, nie zastawiać, nie blokować poza zaznaczonymi e, terenami parkowymi, do parkowania, przepraszam terenami parkingowymi. Przepraszam, jeszcze nie, Poza zaznaczonymi miejscami parkingowymi. Następne zdjęcie. Feuerwehr zufahrt freihalten. Czyli podobna rzecz jak przed chwilą. Feuerwehr to jest straż pożarna. Feuerwehr. Zufahrt to jest dojazd czyli dojazd dla straży pożarnej. Tak brzmiałoby to tłumaczenie tego sufat". I oczywiście, co trzeba z tym dojazdem zrobić? Trzeba go freihalten. Freihalten, czyli trzymać, trzymać luźno, nie blokować, nie tarasować, nie wjeżdżać na to miejsce, nie? Zawsze musi być drożna ta droga. Schöterraßen, tutaj mam, nie do końca jestem pewien, razen to strawnik. Der Rasen to jest trawnik Schotter, a to jest shooter żwir Czy to jest taki trawnik żwirowy. Yy, nowość dla mnie, ale no z tego wynika, że tak to musi być, bo co to oznacza, nie? I trzecia tabliczka na tej samym zdjęciu, pod spodem grunt. teren prywatny. Czyli ogólnie jak będziecie widzieć takie słowo grunt, uważajcie, ten prywatny, jesteście tam nie niemile widziani. I co my tu mamy? Benutzung der Spielplatzes nur für Bewohner Sierusweg 2.22 Czyli benutzung des Spielplatzes korzystanie z placu zabaw nur für Bewohner tylko dla mieszkańców nur für Bewohner my się komórka wyłącza czasem, cały czas przepraszam wake i jest podana adres od do ulica, czyli z tego placu zabaw mogą korzystać dzieci wyłącznie mieszkające na tej ulicy nad, pod tymi adresami. Następna tabliczka. Privat park plac, czyli prywatny parking. Park plac pamiętajcie, że to jest parking. Nie? To nie jest parking po, po niemiecku. Bo słowo parking w ogóle brzmi dosyć anglosasko-germańsko. Nie ja myślę, że się zgodzicie parking. Natomiast to jest słowo polskie. Znaczy, wiadomo, że nie pochodzenia polskiego, ale chociaż nie wiem, nie, dobra, nie wiem, jak jest po angielsku, nie wiem. Ale po niemiecku parkplatz, to jest parking, nie? I tu mamy taki dosyć długi tekst. Analizujemy. Parken ist ausschließlich für die Dauer des Einkaufes höchstens jedoch eine Stunde in diesem Nahversorgungszentrum gestattet. O co chodzi? Parken ist, parkowanie jest ausschließlich wyłącznie. Czyli to jest takie synonim słowa tylko, nur. Nie? Czyli możecie postawić znak równości między słowem nur a ausschließlich für die Dauer des Einkaufes, na czas, na okres trwania zakupów. Rzeczownik die Dauer, to jest, nie możemy go przetłumaczyć jednym słowem według mnie w języku polskim, to jest okres, okres trwania, czas trwania, czyli coś, co, co trwa. Z czego to pochodzi? Pochodzi od czasownika dauern, trwać. Nie? Na przykład ten film trwa dwie godziny. Der Film dauert zwei Stunden. I stąd się wziął rzeczownik dała czas trwania. Czyli na okres, na okres zakupów, einkaufes, höchstens jej eine Stunde. Najwyżej, höchstens, czyli to jest, höchstens, to jest równoważnik słowa nierównoważnik. To samo znaczenie co, co słowo maksimus, boże. Maksimum, maksymalnie. Jej doch to jest jednakże, jednak eine Stunde. Jedna godzina na nafe z centrum gestatet Jest pozwolone To parkowanie y, I teraz musicie widzieć całość Parken jest gestatet Czyli jest pozwolone Jest, jest pozwolenie na to Że parkowanie jest gestatet Jest dozwolone Łapiecie? Y, I teraz rzeczownik nafe z centrum To jest myślę, że ważne, ważne słowo To jest najbliższe centrum zaopatrzenia co przez to rozumiemy? Centrum, myślę, że to jest jasne. Chodzi w ogóle o markety, o hipermarkety, o sklepy i tak dalej. to zaopatrzenie. Fezogą to zaopatrzenie. Czyli centrum zaopatrzenia. I pod tym hasłem rozumie się każdy sklep. Dlaczego tego się nie pisze, że Lidl, czy Kaufland, czy coś innego? Chodzi o to, że te tabliczki produkuje się masowo. I nie. Dużo by to kosztowało, żeby dopasować, czy tam jest Lidl, czy to jest Kaufland, czy to jest jakiś Aldi, czy coś, nie? Czyli pod hasłem ogą. jeszcze tam słowo jest na, z przodu zapomniałem, to słowo blisko. Czyli blisko położone centrum e, zaopatrzenia. Czyli pod tym hasłem rozumiemy sklep, rozumiecie? Pod tym hasłem rozumiemy, rozumiemy hipermarket, jakikolwiek. I, I te hasła się będą powtarzać, te, ten rzeczownik w niektórych parken de Fahrzeuge czyli przeciwko prawu parkujące pojazdy de Fahrzeuge werden kostenpflichtig będą e, kostenpflichtig to jest obowiązkowo kosztowo, czyli chodzi o to, że będą odpłatnie abgeschlept i to jest czasownik ważny, abszlepen, to jest odholować na dole Benutzung auf eigene Gefahr używanie z czyli korzystanie z tego parkingu na własne ryzyko auf eigene Gefahr die Gefahr to jest niebezpieczeństwo w tym kontekście to nie tłumaczymy jako niebezpieczeństwo tylko jako ryzyko auf eigene Gefahr czyli na własne eigen to jest własny. kojarzycie słowo mój własny pokój mein eigenes Zimmer nie? i to jest eigene Gefahr własne moje osobiste hier gilt Hier gilt die STVO. Eee, co to za skrót? Myślę, że to jest i ważne, i, ale jednocześnie nie wiem, czy za bardzo to wpływa na znaczenie. STVO to jest Straßenverkehrsordnung. Strassenverkehrsordnung. Strassenverkehrsordnung. Czyli, po naszemu, kodeks drogowy. Strasny czyli ruch uliczny, a Verordnung to jest uporządkowanie, uregulowanie, uregul, coś takiego, nie? czy regulamin, czy powiedzmy konstytucja, tak to, troszeczkę w tym kierunku można wyjść. Tu następny e, privat park plac, ta sama myśl, czyli parking prywatny, park plac, parking prywat, prywatny, Parking maksymal. Eine Stunde, czyli parkowanie można maksymalnie jedną godzinę. Nur für Kunden des centrum, czyli tylko dla klientów najbliżej położonego punktu e, dostawy, dostawy, zaopatrzenia, czyli chodzi o sklep. centrum, czyli to jest to miejsce, do którego chodzicie kupować, tam właśnie w tej okolicy. I znowu to samo, Benutzung, auf eigene Fach, czyli korzystanie na własne ryzyko, czyli chodząc tam ci się liczyć z konsekwencjami, że możecie dostać mandat, że może się pojawić policja i może zadawać nieprzyjemne pytania. Hier gilt die czyli znowu tutaj obowiązuje kodeks drogowy, czyli pewne prawo, które podlegają właśnie drogi publiczne. Achtung, ratfare, abyssyn. Achtung, uwaga, czyli to jest w ogóle tytuł wielu, wielu tablic ogłoszeniowych, informacyjnych, ostrzegających. E, ratfare, abyssyn. Czyli e, rowerzyści, zsiadać. Czyli zsiadajcie, macie obowiązek tutaj zsiadania. A wiem, że to jest takie bez, bardzo bezosobowe ten zwrot, nie? To nie jest, proszę Państwa, proszę, żebyście Państwo siedli czy coś, by te zycyn ab, czy coś, nie. Radfahrer abzicen, kierowcy, rowerzyści zsiadać, spielende kinda bawiący się dzieci. Spielende to jest zagadnienie gramatyczne, spielend to jest grający. To jest tak zwany konjunktiv eins. To jest sytuacja, kiedy czasownik, szpilen, poprzez dodanie literki D, szpilent, jest robiący to. Grający. Szpilent to jest grający. Szpilende, kinda, grające dzieci. Dlaczego E? No bo rodzajnik di, kinda ma rodzajnik di. Biegający mężczyźni. Skoro jogen to jest biegać, skoro mena to są mężczyźni, Jogend to jest biegający, uprawiający jogging, to jogend mena uprawiający jogging mężczyźni zagadnienie gramatyczne e, jak już powtarzałem e, bardzo ważne i myślę, że warto o tym wspomnieć przy okazji jeszcze trzeci weinen, to jest płakać kinder to są dzieci weinend to jest płaczący a weinende kinder to są płaczące dzieci weinende kinder znacie to? no to już znacie Następna tabliczka, betreten des kontener places verboten elternhaften für ihre Kinder. Czyli przekraczanie y, placu kontenerowego zabronione. Betreten y, to jest rzeczownik, betreten to jest przekraczać, wchodzić na jakąś powierzchnię. Y, pojawia się właśnie w takich oficjalnych wywierzchach. Container places to jest genitiv des places, bo, bo normalnie to jest kontener plac, plac kontenerowy. Ja się domyślam, że to jest miejsce na jakieś, jakieś tam śmieci, nie? Verbotne, zabronione. I teraz cieka ciekawy tam czasownik jest na dole. Haften für, czyli Eltern, haften für, to jest czasownik erekcyjny. Dzieci są odpowiedzialne za, e, rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci. Eltern, haften für, są odpowiedzialni, odpowiadają za ich Kinder. Czyli w momencie, gdy coś się dziecku stanie, to odpowiada za niego osoba dorosła, która z tymi dziećmi tam poszła. Już nie daj Boże, gdy tak dzieci w ogóle nie mają opieki. To że w ogóle. Następne: Spielplatz Solar City, czyli jest plac zabaw, e, miasto solarne, no taka zabawa słowem z angielskiego, Solar City. I co tu mamy? Wir suchen sie hier nicht zu rauchen und auch keinen Alkohol zu konsumieren. I teraz pewnie kojarzycie czasownik Eazuchen, skojarzycie z czasownik Zuchen szukać. No właśnie Eazuchen oznacza coś innego, oznacza prawie to samo co bytn, prosić. Czyli wie eazuchenzi Prosimy Państwa. Natomiast tutaj się zawahałem na chwilę, bo ja bym to tak określił, że to jest tego rodzaju słowo, jak upraszamy państwa. Nie tak jak macie w pewnych wywieszkach uprasza się o. Nie wiem, utrzymywanie porządku w łazienkach czy coś, nie? To jest taki bardziej oficjalny ton e, rzeczownika byten. to jest właśnie erzuchen. Tylko normalnie na co dzień tego nie stosujcie. To się używa właśnie w tego rodzaju w tego rodzaju tabliczkach. E, hier nicht zu rauchen. Tutaj e, prosimy tutaj nie palić. Tu by się chciało temat rozwinąć, ponieważ to jest konstrukcja z su. Słyszeliście o konstrukcję z su? Konstrukcja cu to jest konstrukcja zdaniowa, w którym są dwa czasowniki i przed tym drugim czasownikiem jest SU. I właśnie mamy tę sytuację. Hier nicht zu rauchen und auch keinen Alkohol zu konsumieren. I prosimy Państwa, nie palić i nie konsumować, nie spożywać alkoholu. Konsumieren bym to przełożył na nasze polskie, spożywać. I znowu pod spodem mamy haften für ihre Kinder. Dzieci są odpowiedzi. Rodzice są odpowiedzialne za swoje dzieci, benutzen of eigene Gefahr, korzystanie z tego na własne ryzyko, czyli musicie się liczyć z konsekwencjami, jeżeli będziecie robić wbrew temu zakazowi. z Meldon to zgłoszenie szko szkody, nie wiem o co chodzi, jakieś tam. To mi uczennica z Lincu wysłała. Pozdrawiam. Während der Öffnungszeiten, nutzung des Spielplatzes ausschließlich für den Kindergarten. Während oznacza podczas, w czasie, w trakcie. Czyli w czasie Öffnungszeiten to są godziny otwarcia. Czyli podczas godzin otwarcia. Yy, I tutaj jeszcze wspomnę, że Öffnungszeiten to jest rzeczownik, który się pojawia na wywieszkach, na przykład na sklepach. Kiedy chce, chcecie wiedzieć, w jakich godzinach dany sklep jest otwarty, to on ma site jest godzina podana jakaś, od 9 do 18 siedemnastej, nie? Przydział czasowy, Öffnungszeiten, godzina otwarcia. też des Spielplatzes, czyli korzystanie z placu zabaw, ausschließlich, było to słowo dzisiaj, wyłącznie für den Kindergarten, dla przedszkola. Czyli mówiąc okrutnie, ogólnie w tych godzinach mogą tylko przedszkolacy tam, przedszkolaki, korzystać z, tej placu, z tego placu zabaw. Tu znowu mamy benucing, Podobny tekst Benutzung der Anlagen auf eigene Gefahr Czyli korzystanie... I teraz Freyanlage Anlage w ogóle to są urządzenia To jest bardzo szerokie pojęcie To może być, rozumiecie, te fitness z otwartym niebem Anlage to mogą być właśnie części na placu zabaw Te wszystkie karuzele, zjeżdżalnie Yy, wszystko, te, jakieś tam pomosty dla dzieciaków, yy, huśtawki, nie, to wszystko mo mogą być anlage. I w high anlage, ja się domyślam, że te, te, te urządzenia, które są na wolnym powietrzu. Auf eigene Gefahr, znowu na własne ryzyko, na, czyli inaczej po polsku mówiąc na własną odpowiedzialność korzystanie z tych rzeczy. Dobrze, słyszy od melody z tyłu? No ja jestem tu obok kościoła, jest ślub. Ale dają, nie? Dziękuję wam bardzo za uwagę. To by było na tyle właśnie w tym filmie. Pierwsze koty za płoty. Dostaję cały czas od was te zdjęcia. Moja sugestia co do następnego filmu. Chciałbym zrobić analizę ogłoszeń gazetowych. Czyli wysyłajcie, róbcie zdjęcie, wysyłajcie do mnie ogłoszenia z gazet. Tyczących mieszkań. Okay? Mieszkaniami się zajmiemy. Następny temat czyli szukanie, wynajęcie mieszkania i tak dalej o tym sobie przeanalizujemy także was bardzo zapraszam e maila, na którego macie wysyłać, macie pod spodem dopiszcie tam w tytule e nie wiem jak to powiedzieć zdjęcia od widzów, niech będzie tak i będzie, będę to zbierał zastrzegam sobie jednak prawo, że będę wybierał zdjęcia, które mi się najbardziej podobują, podobają tu chodzi o ostrość bo niektóre zdjęcia, które wysyłaliście, no nie do końca były ostre i też nie, na, nie nadają się. Nie chcę tego dać na film. Zresztą, zrobienia z tego ostrego zdjęcia, chyba to nie, nie powinien być wielki problem. I też kąt, kąt robienia zdjęcia, bo są czasami wysyłacie, jest na przykład to jest ogłoszenie, a Wy robicie zdjęcie z góry, nie? nie róbcie zdjęcie na wysokości tego ogłoszenia, okej? Okay? Tej tabliczki, tej wywierzki, będzie dla mnie to łatwiejsze. Dziękuję Wam bardzo. Subskrybujcie mój kanał, bardzo proszę. Lajkujcie. Możecie wesprzeć mój kanał, też w opisie filmu znajdziecie, w jaki sposób możecie to zrobić. Zapraszam na moje kolejne filmy, na moje live'y. Trzymajcie się, cieplutko, bo pogoda piękna. Hejka!